Cześć, z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o komunikacie z Twojego API, który możesz dodać jako jeden z elementów swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Komunikat z Twojego API to informacja, jaką usłyszy osoba dzwoniąca po natrafieniu połączenia na ten element i uzyskaniu przez centralkę zwrotnej informacji z Twojego systemu odczytanej przez wirtualnego lektora. W ten sposób osoba dzwoniąca sprawnie otrzyma pożądane informacje, np. potwierdzenie umówionej wizyty czy status zamówienia bez konieczności oczekiwania na połączenie z konsultantem. W celu skorzystania z funkcji konieczne jest posiadanie aktywnej usługi API Telekiu. Pokażę Ci teraz jak dodać komunikat z Twojego API. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element komunikat z Twojego API. wyświetlonym po upie dokonaj podstawowej konfiguracji elementu. Wprowadź nazwę odwołania, czyli dowolną nazwę identyfikującą element na schemacie. Następnie wybierz z listy metody HTTPS post-get, czyli sposób w jaki centralka ma komunikować się z Twoim API. Wskaż adres URL API, pod jakim znajduje się Twoje API oraz wybierz odpowiedni protokół komunikacji. W kolejnym kroku ustal czas oczekiwania na odpowiedź z Twojego API. Jeżeli w wskazanym czasie centralka nie otrzyma odpowiedzi, połączenie zostanie skierowane dalej do kolejnego elementu na schemacie z z ustawieniem upłynął czas na odpowiedź. Dodatkowo w trakcie oczekiwania na odpowiedź dzwoniący może słuchać muzyki. W tym celu pozostaw zaznaczony checkbox przy Odparze muzykę podczas oczekiwania na odpowiedź z API. Wybierz z listy domyślny język odpowiedzi oraz strukturę odpowiedzi, która zostanie odczytana przez wybranego lektora. Jeśli chcesz umożliwić osobie dzwoniącej wpisanie ciągu cyfr, zaznacz checkbox przy Umożliwiać dzwoniącemu opcję wprowadzenia ciągu cyfr i skonfiguruj dodatkowe parametry. Wskaż zapowiedź powitalną, jaką usłyszy osoba dzwoniąca przed podaniem kodu. Możesz się wybrać z listy wcześniej wykorzystywanych, grać gotowy czy dźwiękowy lub stworzyć nowy tekst z wykorzystaniem wbudowanego wirtualnego lektora. Następnie wskaż minimalną oraz maksymalną ilość cyfr, jaką osoba dzwoniąca będzie mogła wprowadzić, a także maksymalny odstęp czasowy, po jakim centralka ma uznać, że kod został wprowadzony. Jeżeli chcesz, aby w żądaniu kierowane do Twojego API, centralka podawała również wskazane przez Ciebie inne stałe wartości, np. klucz uwierzytelniania API, możesz skorzystać z opcji dodatkowych pól. W tym celu wprowadź nazwę pola oraz wartość, jaką każdorazowo centralka ma przesłać do Ciebie. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz komunikat z Twojego API z innymi elementami na schemacie, np. jako kolejny element po menu IDR oraz z elementem Kolejka po odsłuchaniu komunikatu.